Mów mi czarny kot, czarny kot Psy mnie gonią tylko dają głos, dają głos Czarny kot, czarny kot, czarny los, czarny głos Ona goni mnie, bo chce koci miętki smoke smoke Zgasły latarnie, gdy szukałem szczęścia Myślałem, że znajdę je w twoich objęciach Nie jestem rasowcem, jestem tylko dachowcem, Który z góry obserwuje te małe owce Te małe owce, które biegną w na nawet nie potrafię ich zrozumieć Nie czuję się obcy, mi tą, ale to jest taką typową rapową Za Zapadłam noc, mów mi czarny kot, czarny kot przy mnie gonią, tylko daję głos, daję głos czarny kot, czarny kot, czarny kot, czarny los, czarny głos Ona goni mnie, bo chce koci, mielki smoke, smoke Ona chce tylko mnie, za jedną noc noc Ona chce się bawić, że no cały czas no no Widzę to po oczach, znowu widzę to w niej Ja pierdolę, ale to jest nudne, ej Gdzie idę ja idę, one ciągle gonią mnie Czarny kot, czarny kot Psy mnie gonią, tylko daję głos, daję głos Czarny kot, czarny kot Czarny los, czarny głos Ona goni mnie, bo chce koci, miękki smoke, smog Zapadła noc Mów mi czarny kot, czarny kot Zapadła noc, chyba gubię to, gubię to Zapadła noc, znowu ciemno jest Ja nie wiem, znowu koser pogubił się znowu Wiesz i cika aż do go małaś mieć, znowu króny kot Czarny kot, czarny kot, łeb, ja nie wiem co się dzieje nie